Cześć, witam wszystkich z tej strony Adx2. Nie no, tak naprawdę poważnie. Cześć, witam wszystkich z tej strony dx 2 w dzisiejszym odcinku e, pokażę wam jak zrobić własnego awatara. Link do strony zamieszczam w opisie. Więc. Taka strona jest, jak chcecie być dziewczyną lub chłopakiem, to wystarczy, że wybierzecie sobie jakąś postać. Ja w tym momencie wybieram chłopaka, tutaj się załadowuje i ja wam pokażę, jak zrobić najlepszego awatara, jaki może być. E, może być na przykład taki czarno-biały, taki bardziej rysunkowy i może być też kolorowy, to ja zrobię teraz kolorowego, więc możecie sobie wybrać... To jest teraz cała twarz ogólnie, więc taka twarz jest ok, no też. Ja na przykład chcę mieć otwartą buzię. O, oczy są okej, okay, okej. Okay. Oczy mogą być takie. Tutaj gałki oczne mogą być takie, takie. Do wyboru do koloru. Okulary zrobię takie. I tutaj jakiegoś chcę może to włosy, ja wybiorę sobie takie. Tutaj brody też może daję, ja nie biorę. I dajemy teraz mm, na przykład ciuchy, ubrania, więc dajemy... No, ja daję garniak, może to też dać takie. I Bex, to są właśnie tła, w których będzie stał nasz ziomek, więc ja wybiorę sobie takie tło i w tym momencie dajemy download jak kto chce, w jakim formacie ja daję sobie w taki i teraz 400 na 400 Tutaj właśnie wam się zapisuje na komputerze, jak kto chce to można sobie właśnie zapisać. Tutaj undo możemy dać, można zmienić wszystkie wybory jak ktoś po prostu nie chce, ale albo coś. Tutaj można też właśnie przydatna opcja. Dam sobie yy, na przykład można dać wzwyż naszego chłopka na dół, przybliżyć, oddalić, można mu głowę też zmieniać, można zmieniać kolor tła. To jest przydatna opcja i dajmy clouds ciuchy też można zmieniać, kolory na dole, więc polecam ogólnie tą stronę, link w opisie, ja się z wami żegnam, cześć.